Na jednych z poprzednich zajęć poznawaliśmy wyrażenia uogólniające powłoki, w których np. do A gwiazdka dopasowywane były wszystkie pliki, których nazwa zaczynała się na literę A. Bardziej rozbudowaną formą tego typu wyrażeń są wyrażenia regularne, pełnią one taką samą funkcję, czyli opisują jakiś wzorzec, do którego możemy dopasowywać napis, oferują jednak większe możliwości. Wyrażenia regularne występują w różnych narzędziach i językach programowania i mają zbliżoną do siebie składnię, aczkolwiek można mówić o różnych dialektach, do czego wrócimy na jednych z kolejnych zajęć. Składnia wyrażeń regularnych jest jednak dość odmienna od wyrażeń uogólniających powłoki i mechanizmów tych nie należy mylić. W wyrażenia regularnych jeden dowolny znak to jest kropka, dowolny ciąg znaków to jest kropka gwiazdka, bo gwiazdka oznacza dowolną, także zerową ilość powtórzeń tego, co występuje przed nią. Na przykład AB gwiazdka będzie oznaczało A, AB, ABB, ABBB i tak dalej. Zakresy znaków działają tak samo jak w przypadku Basza. Jeżeli podamy w nawiasach kwadratowych A myślnik Z, to będą wszystkie małe litery alfabetu łacińskiego od A do Z. W nawiasach kwadratowych możemy też jawnie wymienić cały zbiór znaków, który ma być dopasowywany. Jeżeli chcemy zanegować zbiór możemy to zrobić tylko przy pomocy daszka w górę umieszczanego zaraz po otwierającym nawiasie kwadratowym. Pytajnik oznacza tutaj 0 lub 1 powtórzenie tego co przed nim, plus natomiast oznacza 1 lub więcej, czyli mają one funkcje podobne do gwiazdki. Dokładną ilość powtórzeń możemy określić przy pomocy nawiasów klamrowych, tak jak widać to na ekranie. Operatory dzióbka w górę i dolara dopasowują odpowiednio początek i koniec napisu. Fragmenty wyrażeń możemy grupować w nawiasach okrągłych celem zastosowania do nich jako całości operatorów określających powtórzenia lub możliwości odwołania się do takiego podwyrażenia w przyszłości, podając jego numer poprzedzony odwrotnym ukośnikiem. Możemy także zapisać alternatywę, czyli dopasowanie do jednego z dwóch wyrażeń. W tym celu rozdzielamy je pionową kreską. Były to jedynie najważniejsze elementy składni wyrażeń regularnych, więcej można znaleźć w odpowiedniej dokumentacji. Żeby korzystać z wyrażeń regularnych należy zaimportować moduł RE, który dostarcza między innymi funkcje pozwalające na sprawdzanie, czy napis pasuje do wyrażenia oraz na wykonywanie operacji wyszukaj i zastąp z użyciem wyrażeń regularnych. Aby sprawdzić, czy napis pasuje do wyrażenia regularnego, możemy skorzystać z funkcji Search z modułu RE. Funkcja ta przyjmuje dwa argumenty – wyrażenie regularne i dopasowywany napis. W pokazanym na ekranie przykładzie sprawdzamy, czy napis zawarty w zmiennej zawiera ciąg złożony z litery D albo Z, po której następuje litera E albo X. Oczywiście funkcja Search w zwracanym wyniku zawiera więcej informacji niż tylko fakt znalezienia. Mamy tam m.in. pozycję, na której nastąpiło dopasowanie i dopasowany ciąg. Wszystkie te informacje możemy pobrać odwołując się do odpowiednich pól i metod zwróconego obiektu. W kolejnym przykładzie widzimy zastosowanie nawiasów okrągłych do wyznaczenia podwyrażenia oraz odwołania się do takiego podwyrażenia z użyciem dwóch odwrotnych ukośników i jego numeru. Warto tutaj zwrócić uwagę, iż takie odwołanie powoduje dopasowywanie do tego, co zostało dopasowane do podwyrażenia, a nie ponowne dopasowanie do samego podwyrażenia. W przykładzie do podwyrażenia pasuje zarówno D jak i z X, ale dopasowane zostało DE, bo taki był napis, więc w miejscu backslash backslash 1 oczekujemy DE. Nawiasy okrągłe przydatne są też w połączeniu z alternatywą wprowadzaną pionową krechą. Standardowo alternatywa ta działa w taki sposób, że wszystko co po lewej od początku wyrażenia albo wszystko co po prawej do końca wyrażenia. Umieszczenie jej wewnątrz podwyrażenia ogranicza jej działanie do tego podwyrażenia, tak jak pokazano na przykładzie. Przykładami praktycznych zastosowań dla takich dopasowań może być sprawdzanie, czy napis jest poprawnym numerem telefonu, poprawnym numerem IP, czy jest słowem i tego typu rzeczy związane z walidacją wprowadzanych danych. Oprócz tego, czy napis spełnia jakieś wymyślne kryteria wyrażenia regularne mogą służyć również do zastępowania. W tym celu możemy użyć funkcji sub z modułu RE. Przyjmuje ona trzy argumenty. Pierwszym jest wyrażenie regularne opisujące wyszukiwany, zastępowany fragment. Drugim jest tekst, którego chcemy użyć do zastępowania, a trzecim jest napis, na którym chcemy wykonać całą operację. Opcjonalnie możemy podać czwarty argument określający ile maksymalnie zastąpień ma wykonać ta funkcja. W pierwszym z pokazanych przykładów napis kota został zastąpiony napisem unixa. Taki zwykły tekst jest również wyrażeniem regularnym i do jego zastępowania można użyć funkcji z nimi związanych. Należy jednak mieć na uwadze, że znaki o specjalnym znaczeniu dla wyrażeń regularnych zostaną w nim potraktowane specjalnie, więc może to być podchwytliwe i lepiej do tego celu użyć metody Replace typu napisowego. W drugim przykładzie pojedynczą literą X zastępowany jest każdy ciąg złożony z liter B oraz D. Najpierw dla wszystkich wystąpień, a w kolejnym wywołaniu tylko dla dwóch pierwszych. Jeżeli w wyrażeniu regularnym wydzielimy jakieś podwyrażenia przy pomocy nawiasów, to w drugim argumencie funkcji możemy odwołać się do tego, co zostało dopasowane do takiego podwyrażenia i użyć tego w zastępującym ciągu znaków. Ogólnie działanie tej funkcji powinno kojarzyć się z działaniem polecenia Wyszukaj i Zastąp w edytorze V, o którym była mowa na pierwszych zajęciach. W ramach tamtego polecenia także możemy używać wyrażeń regularnych i na dodatek bardzo podobnych do tych poznanych przed chwilą. Wyrażenia regularne są zachłanne, czyli dopasowują maksymalnej długości ciąg, który pasuje do wyrażenia. Jeżeli chcielibyśmy, aby dopasowanie nie działało zachłannie, a obejmowało najmniejszy możliwy ciąg, to możemy skorzystać z operatorów plus pytajnik i gwiazdka pytajnik. Z pełnym opisem składni wyrażeń regularnych obsługiwanych przez Pythona można się zapoznać w dokumentacji modułu Re.